pięć wymiarów bezpieczeństwa Twojego systemu IT. Po pierwsze zabezpiecz perymetr Twojej sieci, czyli jej styk z internetem. Zadbaj o bezpieczeństwo Twojej sieci poprzez właściwe uwierzytelnienie użytkowników i gości i wszystkich urządzeń, które przynoszą oni na teren Twojej firmy. Zadbaj o bezpieczeństwo każdej aplikacji, którą wystawiasz do internetu, gdyż jest ona wizytówką Twojej firmy. Gromadź i analizuj logi związane z cyberbezpieczeństwem swojej firmy. Zadbaj o stosowną segmentację wewnętrzną swojej firmy poprzez przydzielanie jedynie niezbędnych dostępów użytkownikom stosownych departamentów. Vector Solutions.